Cześć. Jeszcze raz mówi Darek Kraśnicki po dwóch godzinach robienia ósemek jakieś szalone ćwiczenie, szczególnie jeżeli dodasz do tego upewnianie się postęp idzie, ale bardzo, bardzo powoli mam okresy nierównej jazdy tak jakbym się resetował i zapominał czego się nauczyłem, ale jest też fajnie wydaje mi się, że cała podstawa to jest no niestety robić to automatycznie i zachować odpowiednią prędkość jak robię to za wolno 3 km na godzinę czy 4 to jest kicha od razu motor gaśnie motocykl gaśnie, jeżeli robię 5-6 no można robić 100 kółek następne filmy już wkrótce do zobaczenia